Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na dzisiejszym briefingu prasowym, który poświęcony jest omówieniu wyników kontroli dotyczącego programu Polskie Szwalnie oraz przedsięwzięcia Stalowa Wola. Witam serdecznie Panią Ewelinę Słyk, dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. Dzień dobry, witam Państwa. Witam Pana dyrektora Bogusława Wójcika z Delegatury NIK w Szczecinie. Dzień dobry Państwu. Oraz witam serdecznie Panią Ewelinę Czerebską, Głównego Specjalistę Kontroli Państwowej, również z Delegatury NIK w Szczecinie. Dzień dobry. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do formuły, w której będą mogli Państwo zadawać pytania, bardzo proszę, abyśmy zachowali utarty już schemat naszych briefingów, to znaczy najpierw prezentujemy wyniki, potem będą mogli Państwo również zadawać pytania oraz jesteśmy do dyspozycji, jeśli chodzi o wypowiedzi indywidualne. Nie przyciągając, bardzo proszę Panie Dyrektorze o zabranie głosu. Dziękuję. Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie naszą kontrolą doraźną przeprowadzoną w pierwszym półroczu 2022 roku przez Zespół Kontrolny Delegatury NIK ze Szczecina w kontrowersyjnym temacie, jakim była realizacja programu Polskie Szwalnie oraz Przedsięwzięcia Stalowa Wola. Celem tego programu była ochrona miejsc pracy w polskich szwalniach, wyprodukowanie deficytowego w tamtym czasie asortymentu, a także wsparcie przedsiębiorców dotkniętych skutkami Covid-19. Kontrola ta została przeprowadzona w związku z doniesieniami medialnymi, według których program Polskie Szwalnie kosztował ponad ćwierć miliarda złotych, zakupiono miliony sztuk maseczek nie nadających się do użytku, a fabryka w Stalowej Woli nie wyprodukowała ani jednej maseczki. Wyniki tej kontroli a także wnioski z niej płynące zostały poparte obszerną dokumentacją zgromadzoną przez zespół kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych. Podkreślić należy, że kontrolerzy swoje ustalenia opierali nie tylko na dokumentacji i wyjaśnieniach przekazanych przez podmioty kontrolowane, ale również zwrócili się do 35 podmiotów niekontrolowanych z prośbą o udzielenie informacji i dostarczenie dokumentacji. W związku z zapisami ustaw o dostępie do informacji publicznej i o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w sprawie projektów Polskie Szwalni oraz Stalowa Wola Najwyższa Izba Kontroli nie może ujawnić wszystkich ustaleń dotyczących stanu faktycznego. Chodzi tutaj o wyniki kontroli, które są chronione tajemnicą przedsiębiorstwa. Kontrole przeprowadzono w trzech podmiotach. W Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Agencji Rozwoju Przemysłu. Izba skontrolowała przygotowanie i następnie realizację programu Polskie Szwalnie oraz przedsięwzięcia Stalowa Wola. Kontrola dotyczyła w szczególności rola ministerstw, roli Ministerstwa i Kancelarii Premiera w realizacji tych programów, działań podejmowanych przez Agencję dla pozyskania masek medycznych i niemedycznych, realizacji umów w projekcie Polskie Szwalnie oraz realizacji przedsięwzięcia Stalowa Wola. Kontrolerzy NIK dla ustalenia stanu faktycznego w zakresie wyboru dostawców oraz realizacji umów z dostawcami zwrócili się o dodatkowe informacje oraz o dostarczenie dokumentacji do 35 niekontrolowanych podmiotów, w tym do przedsiębiorców Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Urzędów skarbowych oraz do ZUS-u. Kontrolerzy czynności dowodowe przeprowadzili również, korzystając z uprawnień Izby do wezwania na przesłuchania w charakterze świadka. Przesłuchano pięć osób, w tym trzech byłych pracowników agencji. Agencja dostarczyła kancelarii premiera około 105 milionów maseczek medycznych i około 67 milionów maseczek niemedycznych, łącznie za kwotę ponad 313 milionów złotych. Pomimo opracowania przez agencję procedur dotyczących wyboru dostawców w okresie pandemii, agencja jednak nie stosowała tych procedur. Wybór części dostawców masek nastąpił z ich pominięciem. W przypadku 10 z 13 zawartych przez agencję umów Brak było dokumentacji umożliwiającej wskazanie kto, kiedy i na podstawie jakich kryteriów zadecydował o zawarciu umów. Izba miała także zastrzeżenia do rzetelności nadzoru nad jakością dostarczanych masek. Kontrola jakości sprowadzała się bowiem przede wszystkim do weryfikacji rozmiaru i kształtu masek, mocowań gumek lub tasiemek. Najwyższa Izba Kontroli zwracała również uwagę na swobodne traktowanie umów zapisów w umowach oraz sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji programu. Reasumując, zdaniem NIK, agencja traktowała prowadzenie dokumentacji jako uciążliwą biurokrację. Przedsięwzięcie Stalowa Wola również nie przyniosło pierwotnie zakładanych efektów. Wprawdzie zakupiono 9 linii produkcyjnych, jednak produkcję zakończono na etapie testów. W realizacji programu Polskie Szwalnie ministerstwo odegrało marginalną rolę. Jego pracownicy nie uczestniczyli w planowaniu, nadzorowaniu i rozliczaniu programów. Ministerstwo przekazało jedynie do agencji oferty otrzymane od potencjalnych dostawców. Dotyczyły one dostarczenia różnego rodzaju produktów, w tym medycznych i niemedycznych. Zainteresowani podjęciem współpracy przedsiębiorcy przesyłali oferty, na specjalnie uruchomiony przez Ministerstwo adres internetowy. Rola Kancelarii Premiera przy realizacji programu sprowadzała się do finansowania ponoszonych przez Agencję Kosztów, a także do odbioru wyprodukowanych masek medycznych i niemedycznych. Program Polskie Szwalnie uruchomiono na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących COVID-19 przyjętych w marcu 2020 roku. Na podstawie umowy Kancelaria Prezesa Premiera zleciła Agencji Rozwoju Przemysłu m.in. zakup i dystrybucję produktów ochrony medycznej wykorzystywanych w walce z pandemią. Umowa precyzowała nie tylko wymagania dotyczące dostarczanych produktów, ale także sposób dokonywania zamówień, realizacji dostaw i wzajemnych rozliczeń. Przewidywała także, że koszty będą pokrywane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadaniem agencji było m.in. pozyskanie masek medycznych i niemedycznych. Agencja w tym celu, tak jak wspomniałem, zawarła 13 umów. Kontrolerzy zwrócili uwagę na brak dokumentacji poświadczającej przeprowadzanie rozmów i negocjacji przed ich zawarciem. Zwrócili również uwagę na brak śladów świadczących o analizowaniu przez agencję ofert dostawców masek. Nie było też możliwe ustalenie kto, kiedy i według jakich kryteriów zadecydował o zawarciu 10 z 13 umów. W ocenie Izby sposób wyboru dostawców masek był zatem niejasny i nieprzejrzysty. Maski były produkowane z materiału własnego producentów bądź powierzonego przez agencję, co nie, oczywiście nie pozostawało bez wpływu na ich cenę jednostkową. Biorąc pod uwagę cenę najniższą i najwyższą za sztukę maski wyprodukowanej z materiału powierzonego przez agencję, Stwierdzono, że rozbieżność w cenie umownej za sztukę maski medycznej dochodziła do 40%, zaś masek niemedycznych do 150%. W latach 2020-2021 w wyniku realizacji umów agencja nabyła ogółem ponad 178 milionów masek ochronnych, w tym 105 milionów masek medycznych i ponad 73 miliony masek niemedycznych. Do Kancelarii Premiera przekazano ponad 104 miliony maseczek medycznych oraz ponad 66 milionów masek niemedycznych. Kancelaria zapłaciła ponad 313 milionów złotych za dostarczane przez agencję maski. Było to blisko 80% maksymalnej kwoty wynikającej z umowy zawartej pomiędzy agencją i Kancelarią Premiera. Wszystkie zakupione maseczki medyczne kancelaria przekazała wojewodom, a także Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Maseczki niemedyczne trafiły do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a także do fundacji i stowarzyszeń. Pozostałe maseczki agencja zużytkowała na potrzeby własne lub przekazała w formie darowizn. Szanowni Państwo, Agencja nie traktowała zapisów w umowach z dostawcami w sposób wiążący. Przykładowo w przypadku dwóch podmiotów, które, które dostarczyły blisko 34% maseczek niemedycznych, rozliczenia następo, następowały na podstawie faktur zbiorczych. Agencja odstąpiła bowiem od obowiązku dostarczenia przez producentów faktur, które otrzymywali oni od swoich podwykonawców. W ocenie Izby takie podejście agencji uniemożliwiało identyfikację, wszystkich podmiotów będących pod dostawcami maseczek. Potwierdził to jeden z kontrahentów pisemnie, wyjaśniając, że spośród wszystkich faktur, jakie otrzymał od podwykonawców, nie jest w stanie wskazać tych, które bezpośrednio dotyczyły projektu Polskie Szwalnie. W konsekwencji agencja nie miała pełnej wiedzy, kto był producentem masek. W wyniku realizacji innej umowy agencja otrzymała maseczki niemedyczne, pomimo że umowa przewidywała dostarczenie masek medycznych. Zdaniem agencji była to oczywista pomyłka pisarska w zawartej umowie. Podkreślić należy, że agencja dowiedziała się o niej w wyniku prowadzonych przez Izbę czynności kontrolnych. W ocenie NIK rodzaj dostarczanych masek był podstawowym elementem umowy. Zatem agencja w ramach rzetelnego nadzoru powinna zweryfikować dokumenty rozliczeniowe od kontrahenta, wprowadzić zmiany do umowy, albo wyegzekwować dostawę produktów zgodnych z umową. Przytoczone przykłady wskazują na bardzo swobodne podejście do wiążących stronę zapisów umownych. Szanowni Państwo, zainteresowanie kontrolerów wzbudził również fakt, że w jednej z zawartych umów nie zamieszczano zapisów dotyczących m.in. kontroli jakości produktów, kar umownych, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zobowiązania do posiadania przez dostawcę właściwych atestów, certyfikatów bądź innych dokumentów potwierdzających właściwości produktu. Konstrukcja zapisów tej umowy uniemożliwiła ustalenie jej ogólnej wartości. Dostawca został potraktowany w sposób szczególny, bowiem agencja zobowiązała się nawet do dostarczania procedur i wzorów dokumentów dotyczących prowadzenia ewidencji stanów magazynowych i produkcji w toku. Takie podejście Agencja tłumaczyła przygotowaniem projektu tej umowy przez zewnętrzną kancelarię oraz indywidualnymi uzgodnieniami w trakcie jej negocjacji. Nadzór agencji nad jakością odbieranych masek był bardzo ograniczony. Wynikało to z powierzenia kontroli firmie logistycznej, a także z niewykorzystywania zagwarantowanego sobie w umowach prawa kontroli miejsc, w których produkowane były maski. Przeprowadzana przez firmę logistyczną kontrola ograniczała się głównie do sprawdzenia rozmiaru i kształtu maseczek oraz mocowań gumek i casiemek. Nie sprawdzano natomiast, czy dostarczone maski spełniały wszystkie kryteria określone w umowach z dostawcami, np. czy maseczki wielokrotnego użytku można prać w temperaturze 60 stopni. Agencja nie zabezpieczyła należycie także swoich interesów w umowie z podmiotem świadczącym usługi logistyczne, które dotyczyły m.in. magazynowania i pakowania maseczek. Chodziło tu o zabezpieczenie interesów na wypadek wystąpienia różnic inwentaryzacyjnych. Według tej umowy braki w stanach magazynowych mogły wynosić nawet do 1%. Podkreślić należy, że biorąc pod uwagę wielkość stanów magazynowych, które mogły wynosić nawet 250 milionów sztuk, Pozornie niska wartość 1% mogła skutkować niedoborami o dużej wartości finansowej. Wskazane ryzyko zmaterializowało się, bowiem w wyniku końcowego rozliczenia w magazynach agencji powstał niedobór w ilości maseczek. Agencja podjęła także działania mające na celu zabezpieczenie infrastruktury do produkcji masek. Zakupiono 9 nowoczesnych, zautomatyzowanych linii produkcyjnych do produkcji różnego rodzaju masek ochronnych. Miało to miejsce w trzecim i czwartym kwartale 2020 roku. Linie zostały zainstalowane w hali zlokalizowanej w Stalowej Woli, jednak produkcja maseczek nie została uruchomiona i zakończyła się na etapie testowym. Zakupione linie technologiczne do dnia zakończenia czynności kontrolnych pozostały niewykorzystywane. Powyższe agencja tłumaczyła dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku w zakresie dostępności i zapotrzebowania na maski medyczne oraz niemożnością pozyskania nowych kontraktów. W związku z tym wycofano się z planu produkcji i podjęto decyzję o pozostawaniu w gotowości na wypadek zmiany sytuacji rynkowej. Fakt zakupu i ustawienia linii produkcyjnych potwierdzili kontrolerzy w dniu 20 stycznia. 2022 roku podczas oględzin hali do produkcji masek w stalowej Woli. Pomimo poniesienia na realizację przedsięwzięcia Stolowa Wola znacznych kosztów produkcja maseczek nie została uruchomiona i zakończyła się na etapie produkcji testowej. Szanowni Państwo, na podstawie, na podstawie ustaleń kontrolnych Izba nie formułowała wniosków pokontrolnych w wystąpieniach skierowanych do Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast wniosła do agencji o rzetelne dokumentowanie procesów wyboru kontrahentów, wzmocnienie nadzoru nad procedurami dotyczącymi realizacji i rozliczania umów, a także podjęcie stosownych działań w celu należytego zabezpieczenia interesów agencji w zawieranych umowach. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję za przedstawienie wyników. Szanowni Państwo, zachęcamy do zadawania pytań. Proszę o otrzymanie się formuły dwóch pytań na redakcję. Oczywiście później jesteśmy do Państwa dyspozycji. Bardzo proszę, Pan redaktor. Panie redaktorze, chwileczkę, zaraz podamy mikrofon. Dzień dobry, Paweł Płuska, Fakty TVN. mam pytanie dotyczące właśnie ostatniego zdania tak naprawdę, czyli że nie ma wniosków pokontrolnych. No ale 313 milionów zostało, no nie wiem czy Państwo się zgodzą czy nie, ale częściowo wyrzucone, przynajmniej częściowo wyrzucone w błoto z tego co Państwo informują. Może jeśli byli Państwo by tak łaskawi powiedzieli nam jaka była choćby wartość stalowej woli, ile tam, ile kosztowała nas budowa, tej, tych, zakup tych linii produkcyjnych i, i, i ta hala, która jest ciągle pewnie, jeśli nie jest własnością Państwa, to jest wynajmowana. Więc to są, zdaje się, potężne pieniądze, a winnych brak. W związku z tajemnicą przedsiębiorstwa nie możemy ujawnić całkowitych kosztów, jeśli chodzi o przedsięwzięcie Stalowa Wola. Czy mamy jeszcze pytania? Bardzo proszę, pan redaktor Zasada. Dzień dobry, Krzysztof Zasada, Radio RMF. Ja mam pytanie, czy kontrolerzy w jakiś sposób zagłębili się w sprawę tego, że były nieprzejrzyste procedury wyboru kontrahentów, czy udało się tam wykrać jakieś nieprawidłowości i podejrzenia, które mogłyby skutkować zawiadomieniem do prokuratury, że mechanizmy, mówicie o nieprzejrzystości, ale czy mogło dochodzić do mechanizmów korupcyjnych przy wyborze producentów i dostawców masek? Panie redaktorze, poruszaliśmy się w aspektach merytorycznych, w związku z tym y, zgromadzona przez nas dokumentacja nie dawała podstaw do, wyka y, do wykazania y, w tej sprawie, że doszło do popełnienia przestępstwa. W niniejszej kontroli zespół profesjonalnych kontrolerów dokonał prawidłowej oceny wszystkich okoliczności dotyczących wyboru dostawców, przeprowadzona analiza nie dawała podstaw do sformułowania wniosków właśnie w takim zakresie. Uzupełniając jakby wypowiedź pana dyrektora, chciałam tylko nadmienić, że nie udało się przeprowadzić pełnego materiału dowodowego, jaki kontrolerzy zamierzali przeprowadzić, to znaczy pani Elżbieta Witek, która nie stawiła się trzykrotnie na przesłuchanie oraz pan y, Dworczyk, który y, pomimo wezwania stawił się, ale niemniej jednak w kwestiach kluczowych zasłonił się y, prowadzon tajemnicą prowadzonego postępowania. W związku z czym na pytania kluczowe, które zapewne stanowiłyby y, tutaj ewentualnie jakieś ustalenia, które mogłyby stanowić y, zawiadomienie do prokuratury, no niestety nie udało się tych ustaleń poczynić w tym zakresie. Chciałem zapytać jeszcze o takie podsumowanie dotyczące wydania tych 313 milionów. Z racji tego, że rekomendacje dość miękkie dla Agencji Rozwoju Przemysłu są, a zarzuty dość duże o nieprzejrzystości, o braku dokumentacji, o lekkim podchodzeniu do, do procedur. Te pieniądze 313 milionów zostały wydane celowo i, i zostały wydane rzetelnie. Czy jest jakaś ocena nik w tej sprawie? Czy po prostu zwracacie uwagę tylko na formalne błędy, które nie skutkują żadnymi konsekwencjami dla nikogo? Środki w tym zakresie zostały wydatkowane zgodnie z umową zawartą pomiędzy Agencją oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wskazała, że przekazała środki i przekazała proces organizacji całe, całego przedsięwzięcia do Agencji Rozwoju Przemysłu, i to agencja była odpowiedzialna za wszystko. Natomiast zgromadzony przez nas materiał dowodowy nie pozwolił na sformułowanie dalej idących wniosków. Dzień dobry, Jan Piotrowski, TVN24. Ja pozwolę sobie nawiązać do tego, o czym Pani wspominała, czyli w jakim zakresie konkretnie marszałek Sejmu i minister Dworczyk mieli udzielać wyjaśnień? Wspomniała Pani, że tylko jedna z tych osób tych wyjaśnień udzielała, ale one były niesatysfakcjonujące, jak rozumiem, dla kontrolerów. W którym wątku to było? Dziękuję. W tamtym czasie, Szanowni Państwo, oczywiście były różne doniesienia medialne prowadzone, natomiast co do e, faktycznego prowadzonego postępowania, e, to zespół kontrolerski wiedział jakie fakty chce ustalić, jakby w tym zakresie to on jest władny do tego, żeby na takie pytanie odpowiedzieć, natomiast fakt jest faktem, e, że byli to dwaj kluczowi e, świadkowie, jeżeli chodzi o kwestię ustalenia, e, no właśnie e, potencjalnej odpowiedzialności, czy potencjalnych nieprawidłowości związanych z wyborem kontrahentów. No, niemniej jednak tych ustaleń nie dało się ustalić ze względu na brak stawiennictwa pani Elżbiety Witek i ze względu na twierdzenia pana Michała Dworczyka. Szanowni Państwo, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to bardzo dziękuję i zapraszam do ewentualnie zadawania pytań indywidualnie. Bardzo dziękuję.